W tym odcinku omówię pojęcie linii budżetowej. Myślę, że nie będzie to dla Was nic nowego. To typowe zadanie z lekcji matematyki. Macie określoną kwotę pieniędzy i musicie określić, jakie kombinacje dwóch dóbr możecie za nią kupić. To właśnie pokazuje linia budżetowa. Załóżmy, że wasz dochód... Omówię to ogólnie i na przykładzie. Najpierw wyprowadzę wzór, a potem podstawimy liczby. Załóżmy, że wasz dochód… Wasz dochód miesięczny wynosi Y i że co miesiąc wydajecie cały swój zarobek. A więc wasz dochód jest równy sumie wydatków. Sumie wydatków. Przyjmujemy, że w ogóle nie oszczędzacie. Jakby tego upraszczania nie było dosyć, załóżmy, że możecie kupować tylko dwa różne dobra. Chodzi o to, żeby na wykres wystarczyły dwa wymiary naszego płaskiego ekranu. Rzecz jasna, większość ludzi kupuje więcej dóbr, a przynajmniej ma większy wybór. Załóżmy więc, że mamy do wyboru dwa dobra. Te same, co w poprzednich odcinkach. Możemy kupować czekoladę lub owoce. Tabliczki czekolady lub funty owoców. Na co zatem wydamy nasz dochód, mogąc kupować tylko czekoladę i owoce? Ilość pieniędzy wydana na czekoladę równa się cena tabliczki razy liczba tabliczek. Natomiast suma wydana na owoce równa się cena funta owoców razy liczba funtów. Na przykład. Na przykład, jeśli dochód Y równa się 20 dolarów miesięcznie, 20 dolarów miesięcznie, a cena za chwilę zrobimy wykres. Cena tabliczki czekolady wynosi 1 dolara. 1 dolara za tabliczkę, a cena owoców, a cena owoców wynosi 2 dolary za funt. To dość realistyczne ceny. Za funt owoców to znamy tę wartość, tę wartość i tę wartość. A skoro znamy wartości P, to możemy zrobić wykres w zależności jednego Q od drugiego Q. Zróbmy to. Możemy zrobić wykres pokazujący zależność ilości czekolady od ilości owoców. Na tej osi umieśćmy ilość czekolady, a na tej osi umieśćmy ilość owoców. Skoro umieściłem czekoladę na osi pionowej, która w matematyce jest osią wartości, postarajmy się wyprowadzić wzór na ilość czekolady. To nie będzie trudny wykres. Spróbujmy. Najpierw przepiszę Przepiszę to bez słowa wydatki. Zatem nasz dochód… Nasz dochód y równa się cena czekolady razy ilość czekolady… dodać cena owoców razy ilość owoców. Teraz wyprowadzę wzór na ilość czekolady. Niech będzie pomarańczowa, żeby było jasne, że chodzi o tę ilość. Wyprowadzimy wzór na tę ilość. Najpierw sprawmy, by po prawej zostało tylko to. W tym celu przenieśmy to żółte wyrażenie na drugą stronę, odejmując je od obu stron równania. Odejmijmy więc cenę owoców razy ilość owoców. Później podstawię tu konkretne liczby, ale najpierw chcę wyprowadzić ogólny wzór, aby pokazać, że działa nie tylko z tymi liczbami, ale w ogóle. Odejmujemy to więc od lewej strony i od prawej strony. Chodzi o to, żeby z prawej strony znikło. Te składniki się skracają i po lewej zostanie nam dochód y odjąć cena owoców razy ilość owoców i to się równa prawej stronie, gdzie jest cena czekolady razy ilość czekolady. Aby uzyskać wzór na ilość czekolady, pozostaje podzielić strony przez cenę czekolady. I po zamianie stron mamy ilość czekolady równa się dochód, dochód podzielony przez Cenę czekolady podzielony przez cenę czekolady odjąć. Odjąć cena owoców razy ilość owoców podzielone przez cenę czekolady. Podzielone przez cenę czekolady. Teraz możemy podstawić wartości liczbowe i narysować wykres, aby zobaczyć, jak wygląda linia budżetowa. W naszym scenariuszu dochód Y jest równy 20 a cena czekolady wynosi 1. Cena czekolady to 1, zatem to wyrażenie... 20 dolarów miesięcznie dzielone przez 1 dolar za tabliczkę jest równe 20 tabliczkom miesięcznie. To wyrażenie upraszcza się do 20, jest skądinąd bardzo ciekawe. Dochód w dolarach podzielony przez cenę dobra lub usługi to tak zwany dochód realny. Dochód realny. Nazywa się realny, bo pokazuje, co tak naprawdę można za niego kupić. Odnosi się do konkretnego dobra, a nie do abstrakcyjnego pieniądza, którego siła nabywcza się zmienia. Za dzisiejsze 20 dolarów da się kupić dużo mniej niż w 1940. Jednak to wyrażenie, dochód podzielony przez cenę jakiegoś towaru, to de facto dochód wyrażony w tym towarze. Zamiast mówić, że zarabiam 20 dolarów, mogę powiedzieć, że skoro co miesiąc za mój dochód mogę kupić 20 tabliczek czekolady, to zarabiam 20 tabliczek czekolady. To ekwiwalent dochodu. O ile udałoby się sprzedać go za tę samą cenę. Ale można powiedzieć, że zarabiam 20 czekolad. Albo w owocach. Mój dochód to 20 dzielone przez 2, czyli 10 funtów owoców miesięcznie. To są realne dobra, a nie pojęcia abstrakcyjne, jak pieniądze. Ale wróćmy do wzoru. To się równa... Ilość czekolady równa się... To wyrażenie ma wartość 20. 20 tabliczek czekolady miesięcznie, jeśli bierzemy jednostki. Możecie wykonać taką analizę. Podstawić jednostki zamiast liczb i sprawdzić, co wyjdzie. Mamy więc 20 tabliczek miesięcznie minus cena owoców dzielona przez cenę czekolady. Funt owoców kosztuje 2 dolary, więc to będzie cena owoców to 2 dolary, może zostawmy jednostki, bo to ciekawe. Więc to będzie 2, napiszę to tak, cena owoców, cena owoców wynosi 2 dolary za funt, może inaczej. 2 dolary przez funt owoców. Żeby jednostki się skróciły. I dzielimy to przez cenę czekolady. Dzielimy to przez cenę czekolady, która wynosi 1 dolara 1 dolara przez tabliczkę czekolady. To dzielenie jest banalne. Wychodzi 2. Ciekawsze są jednostki. Mamy dolara w liczniku licznika i mamy dolara w liczniku mianownika, które się skracają i zostaje. To jest to samo. Teraz jednostki. To jest to samo co licznik razy odwrotność, razy odwrotność mianownika tego ułamka. 2 dolary za funt, razy odwrotność jednego to jeden, a więc razy jedna tabliczka przez dolara. Dolary się skracają i zostaje dwie tabliczki. Dwie tabliczki przez funt owoców. Za funt owoców. Spójrzcie, co to jest. Ten element podaje nam liczbę tabliczek czekolady przypadającą na funt owoców. Wyszło nam, że na funt owoców przypadają dwie czekolady. A to przecież koszt alternatywny funta owoców. Jeśli kupimy funt owoców, musimy wyrzec się dwu tabliczek czekolady. Bo za cenę funta owoców da się kupić dwie czekolady. Można więc uznać ten współczynnik za względną cenę. Za względną cenę… Względną cenę, w tym przypadku owoców, czyli za koszt alternatywny podający wartość funta owoców wyrażoną w tabliczkach czekolady. Ale wróćmy do tego. Ta wartość wynosi 2, a zatem minus 2 razy ilość owoców. Razy ilość owoców. To nie będzie trudny wykres. Jeśli ilość owoców wynosi 0, to ilość czekolady wynosi 20. Niech tu będzie 20, tu 10, tu 15, a tu 5. To zatem pierwszy punkt naszej linii budżetowej. Można to zrobić na kilka sposobów. Na przykład, teraz nie kupujemy czekolady. Jaka będzie ilość owoców? Można wyprowadzić wzór albo pomyśleć... Mam 20 dolarów. Jeśli wydam wszystko na owoce, kupię 10 funtów. Niech zatem tu będzie 10. Tu jest 10, a tu jest 5. To kolejny punkt naszej linii. Teraz wystarczy je połączyć, bo wszystkie punkty pomiędzy nimi też leżą na linii budżetowej. Albo można zrobić to inaczej, jak na lekcji matematyki. Spójrzcie. Jeśli uznamy, że to oś Y, to punkt przecięcia, Ilość czekolady na przecięciu wynosi 20, a współczynnik kierunkowy wynosi minus 2. Kupując każdy kolejny funt owoców, muszę wyrzec się dwu tabliczek czekolady. W tym sensie jest to koszt alternatywny owoców. To właśnie pokazuje nachylenie. Ilekroć kupujemy kolejny funt owoców, rezygnujemy z kupna dwu tabliczek czekolady. Przed chwilą powiedziałem, że każdy punkt tej linii to pewna możliwość. Otóż można tak powiedzieć tylko przy założeniu, że oba te dobra są podzielne. Że można je kupować w dowolnie małych ilościach. Na przykład 1 dziesiątą tabliczki czekolady, albo powiedzmy jedną setną funta owoców. To jest wykres dla dóbr podzielnych. Gdyby były niepodzielne, mielibyśmy tylko punkty w miejscach pełnych jednostek. A zresztą, nawet jeśli sklep sprzedaje tylko całe tabliczki, to kupując jedną tabliczkę raz na 4 miesiące, średnio kupujemy 0,25 tabliczki miesięcznie. Jeśli używamy średniej, to niemal każde dobro, niemal wszystko jest podzielne. Ta linia pokazuje zatem wszystkie kombinacje wymienne, Wszystkie kombinacje podzielnych dóbr, jakie możemy kupić za naszą wypłatę. To linia budżetowa. Linia budżetowa. Na kombinacje leżące tutaj nas nie stać. Są niedostępne, bo nie mamy tyle pieniędzy. Natomiast kombinacje leżące pod linią są dostępne. Po prostu nie wydamy wszystkich pieniędzy. Tak jak w przypadku krzywej możliwości produkcyjnych. To była krzywa pokazująca wszystkie możliwe kombinacje wymienne dwóch produkowanych dóbr. Punkty leżące na krzywej możliwości produkcyjnych były optymalne, te nad krzywą były nieosiągalne, a pod krzywą osiągalne, ale nieoptymalne.